Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo, no, kiedy Pan Poseł, Pan Przewodniczący wchodził na tą trybunę, myślałem, że Pan zechce przeprosić. Przeprosić za głosowanie swoich kolegów w Parlamencie Europejskim za rezolucją, która uderza w Polskę. Myślałem, że może że może jeżeli nie przeprosić, to, przy, to przynajmniej pan przewodniczący zechce wytłumaczyć Wysokiej Izbie, dlaczego głosujemy dzisiaj, a nie wczoraj w tej sprawie, w sprawie tej ważnej ustawy, jak pan sam mówił, w sprawie pomocy yy, uchodźcom. Otóż może nie wszyscy to wiedzą. Wczoraj senatorowie Platformy. Zapomnieli złożyć tej poprawki, dlatego odegrali cały cyrk i było trzeba od początku zaczynać wieczorem, wieczorem pracę w Senacie. Także no, serdeczne gratulacje. A jeżeli chodzi, a jeżeli chodzi o tę sprawę, no to pan chyba ma świadomość tego, że mówi tu kompletne nieprawdy. By nie powiedzieć, by nie powiedzieć dużo ostrzej. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na trzy sprawy. Nie jest prawdą. To, co pan powiedział, że to ma zagwarantować jakąś bezkarność i tak dalej. No, za, zastanówmy się i zobaczmy i spójrzmy do przepisów tej ustawy, żeby w ogóle można było z tego skorzystać. To nie tylko musi obowiązywać dalej ta sytuacja tragiczna, wojenna na Ukrainie, ale musi być spełniona przynajmniej jedna z trzech podstawowych przesłanek. Trzeba się kierować yy, i ratować yy, życie bądź zdrowie wielu osób. Albo trzeba chronić bezpieczeństwo publiczne, albo dobra kultury o szczególnym znaczeniu. Ale teraz, teraz dalej, nie jest tak, że każda, że każda z tych spraw uregulowanych w artykule 231, bo pan się zwraca zwłaszcza o, o funkcjonariuszach publicznych, ma być wyłączona z orzekania. No nie, ponieważ, tak jak już to mówiłem, paragraf drugi nie dotyczy tego, a więc przywłaszczenie korzyści osobistej bądź majątkowej jest z tego wyłączone. I to także trzeba Wysoka Izbo powiedzieć. A teraz sprawa najważniejsza. Po co tak naprawdę zostało to wprowadzone? Mówiłem, kiedy, kiedy byliśmy przy pierwszym czytaniu, o, o tym, że tam jest zapisane, że to dotyczy w szczególności pracowników samorządowych powołanych na podstawie wyboru. Wówczas państwo mówiliście, że to przecież są jakieś bajki, ale tego samego dnia. Sąd w Wielkopolsce skazał, i to kogo? Nie ministra, nie żadnego z posłów, tylko wójta, wójta gminy Wapno, za to, że działając w dobrej wierze, bez wątpienia, kierując się wytycznymi, oddaje do, do Poczty Polskiej sprawę, przekazuje dane, które mają pomóc w zorganizowaniu wyborów i zapewnić ciągłości konstytucyjnej. Tak, tak, tak. I to, jest, I to jest sytuacja, w której to nie ten wójt i nie ci wszyscy samorządowcy, którzy postąpili w ten sposób, powinni być dzisiaj karani, gdyby w Polsce faktycznie obowiązywała konstytucja i w sądach. I to jest wysoka Izbo prawda. Was to oczywiście nie interesuje, bo was to nie będzie dotyczyć, bo wasza praca to tutaj wyjść wystąpić z, tak, z taką oracją, później e, pójść do zaprzyjaźnionej telewizji na koniec dnia wysłać tweeta. Ale mam do was pytanie takie i z tym pytaniem każdy z głosujących musi się zmierzyć. Jaką, e, jako, jakie da zalecenie swojemu wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi w takiej sytuacji, w której, e, w której zostanie zobowiązany, a ten artykuł nie będzie obowiązywał? Co będzie, co, będzie, co będzie miał zrobić? Będziecie zalecali bezczynność wówczas, czy będziecie zalecali to, by groziła mu może taka odpowiedzialność przy tak działających sądach. Także Wysoka Izbo radziłbym i naprawdę apelowałbym o to, by nie powielać tutaj absurdalnych test i byśmy tą ustawę mogli przyjąć w dużo lepszej atmosferze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych przedłożyła sprawozdanie Senatu w sprawie... Dziękuję